Jestem bardzo przeciwny wszelkim hejtom i językowi nienawiści. Specjalnie z Bruszkowa przyjechałem, żeby zamalować parę obrzydliwych hejtów. Jest to taka piękna akcja, której nie można nie wziąć udziału, niezależnie od wieku, od dziecka do starca.